Siemaneczko, witam was serdecznie, z tej strony Manic Play Witam was w kolejnym odcinku z Atlantis'a I widzicie mam 8 level, dużego levela nie wbiłem jednak Od tamtego odcinka, bo nawet tak szerzej grać mi się trochę nie chciało na razie Ale nie chodzi o to, mam dla was, nie może, może o tym wiecie, może nie W tym miejscu, gdzie właśnie tutaj jestem Siedziałem tutaj prawie całą noc I zobaczcie co ja mam Na 60, na 77 level różne itemki, tu mam na przykład książkę tam do gryfów Pełno itemków na 77 level, a 75, różne itemki Teraz skąd? Tutaj w tym miejscu pojawia się skrzynka, nie wiem czy nie wiem czy to takie Cały czas na razie teraz też się pojawiaździałem w nocy i odkryłem tak wczoraj dopiero Gdzie jestem? Jeśli macie mapkę, to jestem w tym miejscu tutaj W tym miejscu Niedługo, od niedaleko tej drugiej wioski, tutaj, to tej... Sin Village, tutaj. Sen Village, o. No, tutaj macie questa, w ogóle z takimi tutaj, tymi tam przedupasami, co tu są, pojawiałem się. I z tej skrzynki dropią różne itemy, to są losowo tem, czasami jest pusta, czasami dropnie jakiś item, czasami nie. I to jest właśnie ciekawe, bo tutaj, nie wiem, może coś na tym zapewne zarobię. Bo mogę je sprzedawać na aukcji normalnie ale i tak wiecie na początek 4 5 golda tutaj na tym serwerze tutaj na przykład to mi dropu to mi się fajnie bardzo podoba ten axe dwuręczny zajebisty ładny damage nawet dużo stamina na 783 level nawet fajny jeśli chodzi o to 5 golda 6 golda na początek to jest naprawdę dużo przydadzą się na, na, na takie, takie hajsy bo na początku jak wiecie dużo nie zarabiamy a Golda raczej tutaj kupić nie można czy znaczy, można kupić na Allegro pewnie albo gdzieś no ale tak normalnie jeśli chodzi o grę tu nie ma żadnego bo tego marketu nic z Goldem no więc to naprawdę się naprawdę polecam to miejsce ja tu wiecie ja tu się cały czas siedzę tutaj ile mogę i zbieram tej temki aż będę miał pełny kipunek Potem pójdę po buggy i sobie nadal będę zbierał to. Chcę na zbierać cały kwipunek tego i potem to posprzedaję. O widzicie jak na przykład teraz pojawia się, co się nazywa Maple Wood Tresurę Chest. Spróbujmy ją otworzyć, może coś wyleci. No i mamy Main Head Mace na 75 level mace, no damage'owo słaby, spell power by 290. Idzie. Się... I tak, i tak, myślę tak będę zarabiał, bo... Ale to nie chodzi o to. Sell price Nawet jak nie sprzedam tego na aukcji. No to 10 golda, tak? 10 golda na początek na 8 levelu, 9 na tym serwerze. To jest naprawdę dosyć, to... chyba mi się zdaje dużo. Jeśli o tym wiem, to mało osób o tym wie. Naprawdę polecam to miejsce tutaj. No ja tu siedzę, dopóki będę tu siedział, no, no na razie będę tu siedział, ale... No, długo nie raczej. Znaczy chcę nazbierać tutaj jak najwięcej tego ile mogę idziemy i pójdźmy sobie powiedziałem z wami pobaga i trochę pogadam eee, wrzucony był odcinek bloka no jeden mi się usunął jak wiecie Więc jak nie oglądaliście to polecam zobaczy zajrzeć o tych chyba się do, no. eee, zajrzeć do odcinka naprawdę polecam odcinek był fajny, zrobiłem wam grinder i takie tam, eee, co teraz do tego eee, mam dwie nowe gry na steamie, Ku skupię, dostałem je na urodzinę od dwie mojej dziewczyny Naprawdę dziękuję za to, bo naprawdę skry są po prostu zajebiste. Mam dla was tak, mam, mogę, mogę nagrać wam tak, Sleeping Dogs e, Definitive Edition, mam kole kolekcję z klasyki ładnie. Tak, napier będę napierdalał pierdala głupi. Oraz e, Science of the Treat, e, the full packet, ze wszystkimi dodatkami. Po prostu cenowo e, w Empiku on kosztuje teraz około 35 zł. Nie wiem, czy tanie jest gdzieś na innych stronach, ale kupiłem w Empikum. Wolę płytkę, mogę sobie gdzieś postawić ją. Moje płytki sobie postawić ładnie, wszystkie co mam z grami. Naprawdę zajebiste gerki. Obydwie chciałem je mieć. Naprawdę, bardzo mi się one podobały. Były również mortalką, bo coś tam jeszcze. Dobra, ja do was zaraz wracam. Do... Kupię te bagi i tam wrócę. I dokończę rozmowę. Ok, wracam do was. Kupiłem bagi. Ha, będziemy teraz hajsy. Nie wiem, na no, no, takim... Myślę, że to jest dobry pomysł właśnie z tymi hajsami Przepraszam, że masklania... Ale... Zupkę mam przed sobą, czeka na mnie Musiałem posmakować, czyli jest jadalna No I tak, nagra na, na pewno z tych dwóch gier Tak myślę, teraz nie wiem kiedy Ale wiem, że się na pewno to pojawi jest skrzyneczka, jest skrzyneczka, jest skrzyneczka, jestem ciekawy, raz mi z niej, właśnie z niej z 3 item mi wyleciały, na 77 levela. takie farta miałem no nic, pusta, Co to się zdarza, czasami one czasami są puste, czasami są pełne czasami wylecą 3 item, czasami 2 item, czasami jeden item tylko wleci, ale tak już to jest, wiem, zbieram po 6 tych, ja tą hajsy mogę mieć pewne, dalej. No, więc ja tu będę stał, biorę się za farmienie. Wiecie, wiecie, ja grę sobie robię w okienko, oglądam coś na YouTubie i, i po prostu klikam jak się pojawia. No, więc ja znalazłem się z razie robić cięcie. No, tutaj trochę tych itemów wydropię. E, potem pójdziemy robić questy. No. Małe dzień już, cięcie. Boom. Okej, okay, wracam do was po małej przerwie, znaczy małej przerwy dla was, dla mnie to wybrać 3 godzinki, zobaczcie ile tego mam, został jeden slot wolny, już to zostawię, już nie ma miejsca, musiałbym znaleźć magazyn, zaraz będzie taki dźwięk dziwny, zaraz słyszycie pewien dźwięk, ale to nieważne, mam, o właśnie ten dźwięk, Co gra to wie, to jest, to jest gra przeglądarkowa, Shaze of If You Get. Jakoś tak to się nazywa. No, <śmiech> skończyło się. No, eee, Plejty, kilka plejtów, parę fingerów, pierścieni, kurwa, wszystko, pełno rzeczy, dropu. <śmiech> Tutaj mogę normalnie hajsa zarobić, normalnie ile chcę. Mace jednoręczne, wszystko, dobra, idziemy zrobić, ja dojdę tutaj, do tego miejsca tam, bo to jest kupa drogi, chodzenia, trochę chodzenia będzie, więc ja tam dojdę. Chcę znaleźć po prostu magazyn jakiś, gdzie będę mógł schować to wszystko i pójdę dalej tam robić. Albo jakieś, a już aukcje sobie wystawię to wszystko. No dobra, to ja tam się, ja dojdę tam do tamtego miejsca, gdzie muszę i wtedy się z nami zobaczymy. Ja jeszcze troszeczkę wam poopowiadam. Dobra, ja w czasie jak tym idę, to jest kawałek tylko drogi już. No, jeśli chodzi o kolendę miałem dzisiaj. Ksiądz przyszedł tydzień, Wielki problem, że mnie w kościele nie widzi. Tak, kurwa. Mam chodzić do kościoła, bo po co? Ja chodzę na ryby. Że rzadko idę do kościoła. Że do się chodziłem kiedyś więcej, a teraz już tak trochę mniej. E, wracając do tego, może dzisiaj mi się uda nagrać ten Sleeping Dogs'a, pierwszy odcinek. Chciałbym nagrać tę grę, po prostu ta gra po prostu jest zajebista, mi się ona bardzo zawsze podobała, nie miałem nie chciałem kupować, bo była droższa, a teraz, że urodziny, to niedługo mam urodziny, mam tylko, teraz nie, którego ja mam urodziny, 1 lutego, no, 1 lutego, starość, radość. 19 lat kończy, będę miał, będę kończył, Zaczynę zaczynał 19 lat, no, ja 18 lat się skończy wreszcie, Wchodzi się w wiek już emerytalny, <śmiech> nie no żartuję, ale wracając do tego mm, Co mam tu ciekawego powiedzieć, możliwe, że nagram CSGO, będę nagrywał dla was, choć nie wiem po tym co się teraz zrypało po prostu To nie chcę mi się tego nagrywać, nie chcę mi się grać po prostu Miałem, co ja miałem? Miałem z spadłem do Kaohydin i nie mogłem, wygrałem 4 gry z rzędu i nadal nie awansowałem. Przegram jedną, spadnę. Chore. To jest właśnie głupie. Tutaj mamy... Mam nadzieję, że nie słyszycie tego. Tam się kłócą. U mnie... Ba babcia z matką. Ale dobra. Tutaj nie mam lotu. Eee, zróbmy tak... Mag Trainer, android Profession Trainer. Train me um, skinning. Train, ok. E, ja będę się zajmował laczy, będę szedł w working i skinki właśnie working. E, ok, train me e, yes. Dobra, nauczyliśmy się dwóch podstawowych. Weźmy zróbmy sobie teraz tak interface, um, um, action bar. E, Always pokaż mi zawsze Starczy nam tylko lewy na razie Gdzie my tu mamy te... te te, te... Working. Gdzie to kurde jest Tu mamy profesję Wróćmy sobie tu, wrzućmy skinniki walking, okej okay. Elegancko Bo e... tu mogę mieć tylko tyle profesji, czy mogę mieć więcej? Nie, nie mogę mieć więcej dwie. I dobrze. Dobra, mamy teraz tak. Skoczymy do Ogrimar. Tylko na szybko. Ponieważ chcę wystawić tej temki po prostu, bo. I potem tu wrócę. Dobra, więc ja będę. Ja lecę do Ogrimar i się z wami widzę w nim. Boom. Ok, jestem w ogrimar. Powiem tylko tyle, że jeśli mi się uda to sprzedać, to zarobię dosyć dużo golda. Na... Jak na początek to będzie dla mnie idealnie. Nie, nie chcę. Daj mi kogoś sklepikarza. Co się tu kurwa dzieje? To się kurwa dzieje, się, pytam. I tu jest kurwa jakiś sklep. Ja pierdon nie ma sklepu żadnego. Hmm. <ścoughs> Ścina, ścina, za dużo ludzi. mi jeszcze gra się pobiera cały czas. I ścina się przez to gówno. E, no co tu teraz? Co tu mamy? To mamy ten. E, dobra, to mamy jeden. Tu jest to. Pies, czekaj głupi. Dobra, e, zrobię cięcie. Bum. Ok, wracam do was. E, jak sprzedam każdą tą rzecz, bo nawet po 60 tego, po 60 golda, to jest masakra. One są po... stoją niektóre rzeczy tu po 50. Znaczy nie, tych rzeczy nie ma na rynku. A raczej mogę je sprzedawać, tak mi się zdaje. Powinnem. No mogę! Masakra! Po 65 golda je będę sprzedawał, zaczynając... A jak chcą kupić, tak to mogą. Po 50. O boże, po 2... tego. Tylko I tak będę musiał sprzedać normalnie, bo nie mam jak nawet wystawiać tego. A ja jestem ciekawy ile kosztuje. Book. Off. Jak to się nazywa. Dobra weźmy tak. Ku a, głów. No, no. Wy to Widzicie? Ja mam dwie takie 4000 golda Nie wiem w to chyba Polecam wam serdecznie tamto stanie tam czekanie opłaciło się Jedna książka kosztuje 4000 golda Dobra 4, cztery, nie 4000 cztery ale 4,5 1,5 pół, tysiąca dostanę na lajcie My oh my god Jebana twoja mać Zaczynają od 6 za 1 Dwie mogę wystawić, nie chcę wystawiać dwóch, chcę po kolei je wystawiać Wolę tak Ja my oh my god Jakie hajsy Boże święty To nawet tej temki tu już gównowarte są dla mnie <głosy> Jaki farb I tak możemy zarobić hajsy. I teraz już wiecie, że ja tam będę stał dłużej. Będę tam normalnie farmił madafaka cały czas. Polecam tam to miejsce. Na pewno mnie tam na pewno, spo... mnie na pewno spotkacie. Nie wiem, czy takie skrzynki pojawią się w innych miejscach. Ale tam one się pojawiają. I możemy zdobyć takie itemy. To jest po prostu boskie. rozumiecie to? Oh my god, idę wystawić te książki. I zaraz się widzę z wami, jak tylko jeszcze wystawię resztę, sprzedaję jakieś parę rzeczy, żeby móc wystawić tam tamtą resztę, i się z wami widzę. Okej, okay, witam was serdecznie z pokrótem Jak widzicie, wystawiłem tylko tyle. Nie mam już do żeby wystawić więcej. Eee... Ceny są naprawdę duże, tych itemów, co mam. Odcinek się na pewno pojawi, i chcę wam pokazać, naprawdę tam możecie tam dropić itemki. Odcinek się pojawi, Eee wiecie, ja będę zrobił cały czas, więc odcinek się pojawi tak, jak ja wydropię wszystko. <śmiech> nie, no Odcinek pojawi się dzisiaj już tak pewnie raczej. Eee, nie wiem, kiedy dokładnie, ale wiem, że się pojawi. Eee, chciałbym teraz iść do magazynu. Tu jest magazyn. Schować te rzeczy, bo to, po prostu... Nie wiem, muszę potem je sprzedawać dalej. Niektórym... A tu mógł nawet płacić na 10 level dla mnie. Ten... on se zwez... No trochę małe to to jest to... Mogę dodać bagi. Mogę kupić sobie sloty. No dobra. Weźmy, albo na, na razie znaczy. Wrzućmy te itemy. Wszystkie tutaj. Pierścienie są gówno warte. nie sprzedam. One są do dupy. One tam 7 golda chodzą. Gówno takie. Ale wiecie, zawsze 7 golda chodzi, a mogę sprzedać za 4 i 8. A Intelkt stamina to nie dla mnie, bo jestem hunterem więc... Ja robimy interesy życia Bum, szakalaka Tak się hajsy zarabia, widzieliście, What? widzieliście to? widzieliście to? Nie myślałem, że tak się znajdę, że tam się respi taka skrzynka z takiej tem lecą Książki, które pochodzą od prawie ponad 1000 golda Dobra, ja do was wracam, lecę tam I się tam widzimy za chwilkę Okej, okay, widzę was z powrotem eee... Tyle formie za drugim razem jak widzicie Leci to jak cholera I naprawdę polecam to Po prostu możecie tak sobie nabić tutaj tego Jeszcze raz przypominam To jest w tym miejscu tutaj Tu na dole to Skrzyneczka I Teraz tak W opisie będziecie mieli link również Do mojej do, do rejestracji na snakes If you get Chase. If get, e, rejestrujcie się na tym, jak chcecie. E, wy nic, nic na tym nie stracicie, a ja jak będziecie grali, to będę zyskiwał grzybki. Coś tam jeszcze chyba. No, ale nie pamiętam co. Może przeczytać tam dokładnie, ale grzybki będę miał. A grzybków potrzebuję teraz na razie. No. co tu jeszcze ciekawego. E, coś sprzedało się. Mam mail na mailu. Zaraz zobaczymy, bo tu jest mailbox. Który level on ma? 48 roach Mailbox, mailbox, tu jest mailbox Nie wierzę w to Ja dobrze patrzę Zostały sprzedane obydwie książki Book of Glyph Mastery Zostało. Pieniądze zostaną po. Ja tak jest tutaj, ale kasa zostanie wysłana potem My God Zrobiłem 2800 golda na staniu przez 4 godzinki nic nie robię, nie oglądałem, nie oglądałem sobie na przykład oglądałem sobie WWE Wrestling Oglądałem sobie, nie wiem, na YouTube starych filmiki youtuberów i takie tam i różne i zrobiłem na tym tyle golda, e, co mi dropało? Tutaj mi dropało jakieś crafting e, myślę, że to jest droga dosyć, taką nadzieję, bo najczęściej takie rzeczy są, no, ile to może kosztować, no nie wiem, dużo nie będzie raczej, ale coś tu się odjebało, a zdech pies, no, <głosy> dużo raczej nie będzie kosztować, ale zawsze coś, e, hełm, e, dla mnie na moją klasę, zajebisty hełm. Jak dla mnie, you hit rating i tam Agility daje ci dużo staminy. O, jest znowu ta skrzyneczka. Zaraz zobaczymy co tu może go no wrócić. Made of... To nie wiem co to jest, ja to wyrzucam. Dużo to nie jest warte. A nie wiem czy to się na przykład przydaje komuś. Jest potrzebny do alchemii na 300, na 300, jak ma się 315 Korci mnie, zostawię to, sprawdzę to na rynku, a jak będę w Grimar I co mam tu więcej powiedzieć, no i ja tu zakończę odcinek, bo tutaj nie mam więcej do roboty a W następnego odcinku expimy, to porządnie expimy Wbijamy level, a teraz yy, będę dalej co zrobił Bo to jest po prostu ostatnia ekrana, nie, nie wiem czy to, to jest, nie jest event, to jest normalnie tak cały czas to chyba jednak jest bo nie ma żadnego ewentu, a strona jest modernizacji i jej, to po prostu masakra. Hajs przyjdzie do mnie niedługo, bowiem albo o północy, albo o 12 godzinie rano, normalnie, następnego dnia. Nie, tak za godzinkę, dwie powinno by, powinny przy, te pieniądze właśnie przyjść, ten gold, bo tak jest. Ale udało się to sprzedać, rozumiecie, to za, 1000, za 1428 poszło to. Masakra. Eee, spróbuję to wydropić jeszcze. Bo to jest naprawdę cenne. No, więc ja się z wami żegnam. Zobaczymy się w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.